Radek. Odezwie się. Radek. się ma, Jak tam? No kupiłem. Mam, mam, mam. Słuchaj, żyleta. To jest nowy poziom nagrywania. Jeszcze takiego nie mieliśmy. Tak, tak. Kamerka 4K. Także... No. Ale wiesz, nie, nie, nie. Jak, jak, jak ją ustawisz, to ona wyłapie, co chcesz. Ona wyłapie, co chcesz. Jest, jest taka żyletka. Dzisiaj ją przetestujemy. Także... Czekam na Ciebie i no i co? no przyjedziesz? no no tak około 14 mówiłem okej okay. no to no człowieku nowy poziom YouTube'a yy, nasi, nasi, no nasi widzowie zobaczą wiesz tą nową jakość to, to zbaranieją od razu no dobra, no to czeka na ciebie no dawaj, wbijaj siemano, cześć No? No bo już ile razy ci można mówić to samo? No. Sprawdzałem, wszystko jest ok, w porządku. Tak, sprawdzałem dwa razy, jeszcze w łazience trzeci raz sprawdziłem. Dobrze nagrywa, jest okej. Okay. No. No. No, no, no, no, Wejdzie, że tak. No, zluzuj. No, na no. razie. No. No. No. No. O Radek przyjechał. Jest przyjaciel. Dobrze, będzie się działo. Będzie się działo. No siemano, wcześniej. <grymne> Jesteśmy. Zarąbiście. Siema, zobacz, jest. No. Nowy nabytek. Owczaj. Tym no. będziemy teraz nagrywać parę Andrzeja. No nie, nie. Najnowszy wie. sprzęt. Nieźle fajne. I od razu wiesz, od razu mega funkcje i obiektyw od razu wiesz zakupiłem. Aha. Więc dzisiaj przetestujemy jak to będzie wyglądało. Dodatkowo no to. Mikroporty przydadzą się, nie? No. Więc sprzęt już jest taki no. że taki, że, że po prostu na No ciekawe jak to będzie wyglądało to będzie w akcji, wyglądało. co nie? Bo teraz to tam. No ale fajnie, fajnie to wygląda takie duże. Taki duży. Duży. A ja ten, a ja mam tą drugą, co nie? No właśnie, dobrze. Ta ta że druga wrześ. to jest taka taki tam... Mała. No. Ale okej. Okay. Ale dobrze, nagrywałem w domu. No, jak wyszło? No fajnie. Fajnie tam normalnie widać tak już te efekty, no, no to, to można wiesz, i, i terenowo jakoś, i w nocy mhm. nagrywać, i, i jakieś no wyczynowo. No przetestujemy, ale no. zobacz jeszcze jedną no, funkcję, jak mam tą klapkę tutaj, nie, no. to w tym modelu jest ruchoma, w większości modeli jest po prostu ekran i, i nie możesz go ale tutaj, tutaj jest ta klapka ruchoma, więc możesz ją przekręcać w różnych Aha. perspektywach. Nagrywając siebie, możesz, możesz się nagrywać. <laughs> Chodź jeszcze Ci pokażę tu miejsce dzisiaj. No, no, nagrywać. no. Kot mnie się złapał. Zdarza mu się czasem. Myślę, że Ci się spodoba. No. Samo wejście, zobacz. Tutaj dzisiaj nagrywamy. No zajebiście. A, a jakieś krzyża tam? No, chciałem, żeby podpasował klimat do odcinka, a, także... Ja. Przetestujemy nowy sprzęt no, w nowym otoczeniu. Nawet takie zapachy klimatyczne, że pościel. No taki typowy stary domek. No no fajnie, fajnie. Jakiś top star. Więc zobaczymy. No, no ja to mam co? scenariusz jakby co tam... Właśnie, dobrze, że wziąłeś. No, dobrze, że wziąłeś, no, bo, jest, bo przyda się. Dobra Radek, yy, mamy scenariusz, opowiadaj, jak no, to będzie dzisiaj wyglądało. No ja to widzę tak, że pan Andrzej wchodzi z tej strony, od strony tego wejścia, mhm. ubrany będzie na żółto i będzie informował, że dzisiaj będzie kontakt z duchami, co nie? Że Dobra, będzie, duży ten scenariusz. No duży, bo to trochę będzie tego, bo to chce na kilka odcinków podzielić, mhm. że będzie kontakt z duchami i że dzisiaj będziemy rozmawiać z duchem Elvisa, tak? z duchem Elvisa, do tego mamy y, Radio Maxon, bo oczywiście wiadomo Maxon kojarzy się z Elvisem, co nie? Y, zegary inspirowane na Salvadora Daliego i powiem jeszcze, że mam gaz na wszelki wypadek, aby się zadziały jakieś paranormalne zmaterializacje, to od razu gazem ich po oczach, co nie? Okay. Dobre, dobra. Dobre. No dobra, mamy jakby zarys całości, myślę, że będziemy dogrywali ewentualnie później jakieś rzeczy, tak? No tak, no na razie to wiesz, mm. najpierw to trzeba rozpocząć, zagrać jakieś pierwsze, e, pierwsze kadry, pierwsze jakieś sceny i zobaczyć jak to w ogóle będzie, będzie wyglądało. No na tą chwilę, no to tam, e, to działamy, działamy. Dobra, działa. Dziś, w dzisiejszym odcinku będziemy starali się skontaktować z bytami. Zaczniemy od bytu Elvisa Presleya. Do tego potrzebujemy radia firmy Maxon, bo wszyscy wiemy, że Elvis specjalizował się w tej firmie i uwielbiają. ją, dlatego to radio jest konieczne nam do tego. Dodatkowo potrzebujemy... Co to jest? Nie wiem, no stary budynek. no może być... Nic Dobra. specjalnego, dawaj dalej. No to tak jak mówiłem, Potrzebujemy radia firmy Maxon oraz zegara inspirowanego na portret Salvadora Daliego. Dlaczego? Dlatego, że czas przemija i musimy skontaktować się w odpowiednim czasie i w odpowiedniej godzinie z duchami. Ja no, chodźmy to sprawdzić, bo to coś jest dziwne. Nie wiem, wydaje mi się, że jest jakiś strych tutaj na górze, ale no jakby... Może nie ma co się niepokoić. Nie no chodź, no bo weź, bo zobacz, No bo jak będzie tak cały czas pukało, no to będzie bez sensu. To nie? Ale to dziwne, bo. No. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. No nie dobra, nie wiem, Chodź, zobaczymy. Wydaje mi się, że jest tam jakiś strych, no ale czemu to miałoby walić? Nie no. Mi się no wydaje, się że to... jest. Jest jakieś wejście. No weź tam wejść na górę i zobacz, co tam się dzieje. No, ale po co? No wejdziesz, zobaczysz, no co stuka, no może coś ocierało, coś o blachę, no wali, nie wiem, no jak będzie tak cały czas waliło, to nic nie nagramy. Co tu wali, jestem ciekaw. No nie bo... wiem, patrz, Wody... woda skapuje. No. To jest ten budynek, a tu na górze jest jeszcze coś. No, ale to... no może też połączone jakoś, wejdź na górę, zobacz, co ci szkodzi. Drabinę masz? Mam. No to dawaj, chodź. No dobra, sprawdzimy, co tam w trawie piszcie na tym strychu, chociaż nie wydaje mi się. Strych jak strych, może jakieś zwierzę, ale dwa razy puknęło, dawno tam nie byłem. No dobra, a tak to w drabinę będzie stała? No tak, no, musimy to tak zrobić. No nie wiem jak uważasz, żeby się zaraz nie wypierdzielił. Dobra, ja spokojnie, przyczyno. będzie ok. Tu zaraz mi podasz kamerę, dobra? No. Chodź, ja tutaj otworzę, to sobie wejdziesz na to nogą czy coś. No dobra, podaj lustrzankę, mam nadzieję, że jakoś dam radę. Słonko świeci, nic tylko nagrywać. Wiesz, może to być jakieś mega wielkie zjawisko paranormalne, a my to przeoczymy, więc kamera jest naszym nieodzownym kompanem. No, na razie nic na mnie nie wyskoczyło. Więc... Nie? nie? Szkoda. że żadna deska się pode mną nie zarbi. Okay. Jedna, druga noga. Jestem w środku. Pełno worków. Tak jak przypuszczałem, może jest to jakieś zwierzę. Jakiś szczur, ale... No dosyć mocno waliło, nie? No, a i co? Ale coś tam jest, czy coś? Czekaj. Dosyć duże to pomieszczenie. Pełno pajęczyn. Nie. ciemno dosyć. No dobra ty, no to jak tam nic nie ma to cholera. Czekaj, czekaj. Coś tu jest, jakaś skrzynia. Jaka skrzynia? A podam skrzynię. Zerknę. Jakaś kartka z napisem 20, poczekaj. Zaraz no. się odezwę. Szynia zakurzona Jakieś stare zdjęcia Kogo? Nie wiem ja otworzę skrzynię, ale będziemy musieli się dowiedzieć. Jest coś jeszcze? No, o cholera, jakaś tablica. Nie wiem na razie o co chodzi, ale. A dawaj ją tutaj na dół. Dobra, samą tablicę. I te zdjęcia? Schodzę! No! Co to jest za diabelstwo? I czemu jest w tym dziwnym kufrze? Żadnego źródła tego hałasu, tylko ta tabliczka z kufrem. Dziwna sytuacja Ale zobaczymy. Musimy przejrzeć internet czy coś, no. coś będzie w internecie na ten temat. Dawaj ten kufer, albo weź przejdź jakoś o kurczę. Oho fuck Trzeba uważać No o, czekaj Co, się nie to? A skurujesz? No, Dobra, mam. Zamknę krypistry. Okay. Mega dziwne jakieś symbole. I co to jest? Kojarzysz może o co chodzi? Czy nie? A tu, tu jakieś zdjęcia. Nie wiem czy powiązane z tym wszystkim, ale zobaczymy, przekonamy się. No i ta dziwna tabliczka. Musimy zobaczyć. Trzeba w internecie poszukać, ale. Nie wiem, będziemy się tego musieli dowiedzieć. Tak? Nie, do widzenia. Do widzenia. Jakieś numery liczb Widać, litery. Na, Tak wygląda na taką starą to jakaś jakby była zniszczona. Na mega starą. No, ciekawe co to jest. Dobra, zobaczymy wieczorem. No, no wieczorem. No czy poszukamy w internecie i potem wieczorem ewentualnie będziemy ten. No zobaczymy co z tym zrobić. Dobra, Radek, sprawdźmy o co chodzi z tą tabliczką. Czy się do czegoś dogrzebiemy w ogóle? Aha. E, co proponujesz? Tabliczka? No, tabliczka, no nie wiem. Tabliczka, piś. czarne napisy. E, na razie nic konkretnego wyskakuje. A weź, pisz. Nie wiem, na strychu, jakieś pokanie, tak? Pisz tabliczka duchów, mm -hmm. czy coś takiego. Mm -hmm. A, a zobaczymy co ten. A może tabliczka, coś wyskoczy Tabliczka duchów jest ta, ta, ta sama Są takie same litery od A do Z no. i są cyfry Jak używać tablicy OUIA OU -ja, OUIA. -ja. Wywoływanie, wywoływanie duchów Poczekaj Ouija Chciałbym się dowiedzieć jak to się poprawnie Wymawia. O ja. Luigi. Tabliczka Luigi. Czym jesteś, tabliczko Luigi? Zaraz się tego dowiemy. Ty, ale to jest jakieś niebezpieczne. Jak ja to wpisałem na, tak? na internet, na YouTube. To pięć przerażających nagań z tabliczką, mhm. jakieś, jakieś w ogóle opętania podczas zabawy, cała prawda o diabelskich planszach, ty... ty Poczekaj, czekaj, Ty to jest coś... A, Ouija, prawdopodobnie od no. i i ja, o, oznaczające tak i nie. Deska albo plansza z nadrukowanymi literami alfabetu oraz innymi znakami, które kolejno wskazywane... Przez ducha lub osobę trzymającą wskaźnik, często odwróconą do góry dnem kieliszek tworzą wyrazy tworzące odpowiedź na pytanie zadawane przez członków sesji spirytystycznych No i co? Zobaczmy jakieś materiały filmowe Tyś zawatował tu w ogóle, jaka jazda Wow Human OG Board co to? Challenge co to jest, akurat, ty? Poczekaj, poszukajmy czegoś bardziej konkretnego. No. Jakie? Uiji. Tabliczka Uiji. Bardzo interesująca. To by się zgadzało z tą naszą, prawda? Ona jest bardzo podobna. No. Straszne nagrania z tabliczką Uiji. No właśnie. ten zresztą. Poczekaj. No, odujesz się. Ten... co ona się cieszy? Hey! Monica! Oh my God, Monica. Jakiś efekt chyba. Ty, a, a cofnij. Hej so Monica, what, Monica, what, Monica, what oh my God. Wiem Radek, musimy to zrobić, Co? Musimy, zrobić? W, musimy przeprowadzić sesję z tabliczką, ludzie w to pójdą. Ludzie... Jako? Ludzie... Tako? Widzisz to nagranie? No właśnie, widzę. Ludzie w to pójdą. Kurwa, mało cię gościu, nie ma takiej opcji, zobacz co się dzieje ty, Wyobraż jesteś jebnięty. Wyobraź poczekaj, wyobraź to sobie. No co wyobraź? Puszczasz filmik którym przeprowadzasz taką sesję z tabliczką widzisz no. ile to ma wyświetleń? czy ty widzisz ile to ma wyświetleń? to będą złote jaja, my na tym zarobimy krocie gościu, wynalaj my... no, jako tabliczką pojechało cię, się gościu, trzęsie się klientka i. proszę cię A ja proszę. będę się narażał, będę miał subskrypcję proszę i złote ci, jaja przecież to jest fake. udowodnimy, że to jest fake. nic tam nie, nie będzie jaki fake? jak widzisz co się dzieje, k... no. nic tam nie będzie tak, nic nie będzie nagramy filmik Przeprowadzimy ja te twoje filmiki. Miało być normalne, I zarobimy krocie. Na kurwa nie krocie. Robimy krocie, rozumiesz? Nie, pierdol, bo ludzie nas za to pokochają. Kopita się trzęsie, wszystkie jakieś opętania, Kurwa, a ty chcesz nagranie robić? Nie rozumiesz. No nie, nie rozumiem i k nie chcę. To jest coś, czego jeszcze nie było na polskim YouTubie. Nie będzie. Zrozumie. Nie Tam ma... się nic nie dzieje z tą tabliczką. Nagranie taki materiał. Nie, a to co, to, co to jest? Jedno nagranie, drugie, trzecie, czwarte, co to U jest? Udają. Nagramy tak. taki materiał. Chcesz, udają? I zbijemy wyświetlenia. Będzie kasza. Ale no to innym sposobem można to zrobić, kurwa. Po**** to robić, cię. Nie chcesz? No nie chcę. To nie, to sam tu nagram. No i nam kurwa, bo chuj. Dzięki Radek, że, że jednak się zgodziłeś, yy, to dużo dla mnie znaczy. No i pomyśl sobie, że ten materiał się teraz ukaże no. w internecie no nie, i będzie, miał, no będzie miał. zaufaj mi, będzie miał dużo wyświetleń. Nawet jeżeli nic tutaj się nie będzie działo, a nic się nie będzie działo, bo to nie działa, mhm. to pierwsza taka sesja spirytystyczna na polskim YouTube zrobi robotę. Mówię ci, zaufaj mi. Połóż po dwa palce na czubku. Mhm. Zadamy teraz pierwsze pytanie. Czy jest tutaj z nami jakiś duch, jakiś byt? Jakaś zmarła osoba? Jeżeli tak, spraw, żeby ten kieliszek się poruszył. Jeżeli jest tu z nami jakiś duch, niech wskaże na tablicy, poruszając kieliczkiem, na słowo tak. Już mówiłem Ci. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jeżeli jest tutaj jakaś zmarła osoba, niech da nam jakiś znak. Czy jesteś tutaj z nami? Dobra, chodź, bo to jest gówno. Widzisz, jakby mówiłem ci, że, że nic tutaj się nie wydarzy. Jak chcesz, możemy zrobić krótką przerwę, zejść na dół i, i zobaczymy co dalej, bo jakby trzeba jeszcze dograć materiał, musimy jeszcze jakoś to... Yy. No dobra, no to chodź, zrobimy tam, dogramy, napijemy się czegoś, bo to tam... Ale na spokojnie, no lepiej na spokojnie, dmuchać na zimne, bo widziałeś co się dzieje, no ja to tam wiesz, lepiej nie ryzykować. Widzisz o co chodzi? Jest spokojnie, no, to chodź. wyczyść umysł, nic się nie dzieje. Trzeba pokazać tym ludziom, że to jest po prostu... Fikcja Chodź na dół No, na dół. dobrze Tutaj patrz, kamera się przewróciła. No ale... tak, ale może była ten... Co prawda miała tutaj niestabilne podłoże to jest ten, I poza tym to jest ten statyk, co jest uszkodzony, co nie? Tak, tak. Więc nie. dobra, Spoko. To jest kurde trochę przeciąg. Ty. No tak, chodź, zwijamy ten no mandor. zwijajmy to, ale... I ten kieliszek, to trzeba pochować. No ale wiesz, materiał będzie, materiał będzie fajny. Puścimy go do internetu. na. No. I myślę, że pójdzie viral. <laughs> Będziemy sławni. Już ci to mówię. No, zobaczymy. Dobra. Oh! <gasps> Słuchaj, słuchaj, sorry, wiem, że tak późno, dzwonię, ale... Coś się dziwnego dzieje. Eee, znaczy, tak mi się wydaje. Eee, spałem i nie wiem, tak mi się wydawało. Nie wiem, nie jestem pewien, jakby coś zrzuciło ze mnie... Kołdrę tak delikatnie zsuwało. Nie jestem pewien. Eee, Zostawiam kamerę, więc. To... O... słuchaj, no nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, ale... Coś tu się niedobrego dzieje. Słuchaj. Wyskoczy z i słuchaj, chłopie, mega dziwna sytuacja. Ogólnie no. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Ciężko mi jest uwierzyć w takie rzeczy, ale nie wiem, może coś się wydarzyło po tym na tym Pod... choć choć nie chcę, nie chcę wierzyć, bo. No ale też z widów nie miałem jakieś yy, dziwne yy, zrzuty szklanek sprawdziłem nagranie. Yy, no widać jak coś ze mnie kołdę ści, ściąga. No po prostu ja jestem jakiś nie śpi w trzecią nos. No, yy, no, dlatego no, chciałem no, no, się, no, ale, wiesz, ale to może przypadek, może sam se ściągnęłeś, bo się rzucałeś w nocy i wiesz, i ześciągnąłeś kołdę, szklanka to też jak przed snem, to może położyłeś gdzieś na wierzchu, masz ten stolik przy tym. Łóżko, to masz nie, no rękę. wiesz, no są nagrania, dlatego chciałem, żebyś dzisiaj tutaj przyjechał. Jakby posiedźmy razem wieczorem. No dobra, to, to spokojnie, tam wiesz. I tak się trochę pewnie. I tak przyjechałem, to, to może posiedzieć i zobaczymy, czy teraz się coś będzie działo. No jeśli nic nie będzie działo jak ja jestem, no to wiesz, na spokojnie, co nie? Może to przypadek czy coś tam. Zatem tym widzisz, tu się nikomu nic innego nie dzieje jakoś tam. Nigdy się nic nie działo i nie ma co panikować masakra powiem ci, masakra mówię, no to weźmy, my sobie posiedźmy do i zobaczymy, idź możesz się przespać a ja ewentualnie będę czuwał no piłem się tych energetyków i zobaczymy, co nie? o, widzisz, o tym mówię o kurde dziwne a, rzeczy się to, mówię, no to, znaczy, to wiesz, mogą być przypadki, ale wcale nie muszą e, dlatego ja ja nie wiem tak jak mówię, jestem sceptyczny, do wszystkiego podchodzę, ale pewne rzeczy no. się tutaj wydarzyły, o które nie jestem spokojny. Dobra, no, zobacz, no dobra, zobaczymy. no mówię, na spokojnie, idź się połóż, albo posiedź, a ja ten, a ja sobie tutaj się zajmę tym, Wreszcie sobie na telefonie posiedzę i okay. to spokojnie. Nie wiem, uruchomię może tą drugą kamerę, ewentualnie no zobaczymy. Urucham może, ona coś pokaże. Na wszelki wypadek, dwie to nie jedno, tak? No tak. Powinna działać, dobra. No Słuchaj Radek, no proponuję tutaj posiedźmy, pogadajmy chwilę i... No dobra, na luzie, to nie. Radek, Radek Radek Radek Radek! Radek! Fa! Radek? Radek! Radek. Jesteś tutaj? Odesł się Radek Co robisz? Radek Nie wydurniaj się Kurwa Radek Co jest? Radek Rady. Drodzy widzowie Film, który przed chwilą obejrzeliście był efektem sprawnego montażu a historia oczywiście jest zmyślona Chcieliśmy tym filmem dać wam trochę rozrywki humoru na tą ponurą pogodę, jaka jest za oknem. Chcieliśmy Wam pokazać przez to, że nie wszystkie materiały, które pojawiają się w internecie są w 100% prawdziwe. Mamy nadzieję, że daliśmy Wam również trochę śmiechu, może strachu, nie wiemy. Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o tym, że my zawsze przekazujemy Wam 100% rzetelne materiały. Wszystko jest dokładnie weryfikowane i nie ma tam ściemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.